Dzisiejsze hangout głównie poświęcę temu, że w końcu doczekałem się audytu certyfikacyjnego na tak zwaną pierwszą klasę pilotów. Kurs skończyłem bardzo, bardzo dawno, jeżeli widzisz tutaj jest to grudzień 2021 roku i niestety od tej pory jakoś tak Napisałem jeden wniosek, kazano mi go uzupełnić, napisałem drugi wniosek i w końcu parę dni temu przyszło takie upragnione pismo i jeżeli się wczytasz to zobaczysz, że jest to polecenie tak zwanego audytu certyfikacyjnego a certyfikacyjny oznacza, ni mniej, ni więcej, że będę certyfikowany, moja firma będzie sprawdzana pod kątem, czy spełniam warunki na tak zwaną pierwszą klasę badań pilotów, prawda, czyli przyjdzie, przyjedzie lekarz z Urzędu Lotnictwa Cywilnego i będzie sprawdzał, czy takie warunki moja firma spełnia. Także jestem, jakby to powiedzieć, bardzo szczęśliwy. Sprawa ciągnie się gdzieś od września zeszłego roku, kiedy za ten kurs początkowy prawda, zapłaciłem. Potem COVID, potem jakieś tak. No, było trochę, nazwijmy to ciężko. Prawda? Natomiast mówię Nie powiem, że ten audyt certyfikacyjny to jest formalność, to co widzisz zaznaczone tam w takim jakimś kolorze łososiowym ale jest to krok w dobrym kierunku. Czyli jeżeli prawdopodobnie oglądasz ten, to wideo gdzieś w lipcu, czy po połowie czerwca to już będę pełnoprawnym lekarzem badającym pilotów, prawda? I to nie takich tylko pilotów, chcących sobie polatać swoim malutkim samolocikiem, ale będę miał uprawnienia właśnie do takich ludzi, do takich osób, jak widzisz na filmiku. No, także o tutaj troszeczkę przed tego, co cię czeka co czeka u mnie natomiast yy, będę musiał jeszcze zorganizować jakoś rejestrację spodziewam się osób naprawdę z całej Polski yy, i mam nadzieję, że powtórzę sukces jaki osiągnąłem podczas klasy drugiej baloniarzy, czy, czy tam jakichś dronów, czy innych, prawda? Także badania lotniczo-lekarskie wplotły się w moje życie. Z reguły jest tak trochę po polsku, czyli osoba, która potrzebuje takich badań nagle przypomina sobie dzień przed ważnymi zawodami Dzień przed jakimś tam kursem, dzień przed egzaminem, no, nic, że tak powiem, nowego i wtedy trzeba jakoś w miarę szybko te badania przeprowadzić. Odpowiem teraz na parę pytań. I tutaj Joanna mnie pyta, czy jednoczni mogą pracować na wysokości powyżej 3 metrów. Lekarz na ostatnich badaniach przepuścił, ale zakazał wchodzić. Co do wózków i nic nie miał zastrzeżeń. No. no widocznie, tak jak lekarz napisał, to tak jest. Yy, niestety w, na tym czacie jest za mało informacji, czy jest wada wzroku czy są noszone okulary, prawda, czy są noszone szkła kontaktowe, czy... czy, czy jest jakiś zez, prawda, czy był leczony, no... To nie jest tak, że, że ktoś mi tam powie, no, czy cukrzyca dyskwalifikuje do prawa jazdy, czy nie dyskwalifikuje, prawda. Nie tyle sama choroba, nazwa choroby, czyli jednooczność cukrzyca, czy tam niedoczynność tarczycy dyskwalifikuje, tylko czy są jakieś takie powikłania, które sprawią, że twoje życie, twoje bezpieczeństwo podczas tej pracy jest zagrożone, jak również bezpieczeństwo innych ludzi, prawda? Bo nie sztuka wejść, nie, nie widząc zbyt wiele na drabinę, no ale można z tej drabiny spaść, prawda? Równie dobrze może być sytuacja, że jesteś na budowie, nie słyszysz, zlatuje młotek, ktoś krzyczy, ucieka, a ty nie słyszysz, i młotek ci, cię zabija, czy, czy młot jakiś, czy cegła I, i tak czasami bywam. Sławko K, Sławko Cat. Witam, czy na wózki można? Chyba nie. Panie Darku, na lądzie pan działa, teraz w powietrzu czas na wodę. No, woda też woda przyszła. Mówię z tymi wózkami, to nie jest taka prosta sprawa. No, przepisy, jak to po polsku powiedziałem, są wyjątkowo mało precyzyjne. Wyjątkowo mało precyzyjne oznacza, że y, dużo zależy od decyzji lekarza. I oprócz tej decyzji lekarza są trochę z, z przyzwyczajenia ze starych przepisów, że tam w zasadzie nic nie wolno nikomu było, prawda? Czyli musiałeś mieć zdrowie jak kosmonauta, żeby polatać samolotem, żeby polatać, pojeździć ciężarówką, żeby poprowadzić wózek widłowy. Także mówię, przepisy się zmieniły, według mnie w pozytywnym kierunku, ponieważ nie trzeba już 15 specjalistów, żeby, żebyś tam musiał spełniać jakieś tam funkcje pracownicze, ale mówię, cały czas to wszystko tak idzie powoli. Zapytał mnie tutaj ktoś na um, w jednym komentarzu. Witam serdecznie, mój tata ma 74 lata, przeszedł udar oraz wylew, ma problemy z chodzeniem, chociaż zabrania mu wsiadać do auta, to i tak czasami z niego korzysta. Podczas wizyty neurologa lekarz zapytał się, czy porusza się autem. Na to tato, że tak, lekarz powiedział, że absolutnie nie wolno panu jeździć do oraz dał pismo o zakazie prowadzenia autem. Moje pytanie jest, czy lekarz neurolog opowiadamia urząd Komunikacji o zakazie poruszania się autem. W praktyce wygląda to tak, że jedni powiadamiają, ci gorliwsi powiadamiają, ci mniej gorliwi nie powiadamiają. Kiedyś był taki dosyć ścisły nakaz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, potem się z tego wycofano, ponieważ jedyne, co lekarze robili, to zajmowali się podpierdalaniem swoich pacjentów do Wydziału Komunikacji. Natomiast takie podpierdalanie kończyło się niestety zdecydowanym brakiem zaufania do danego lekarza. No można się z tego pośmiać, ale to no wcale nie było aż takie przyjemne, ponieważ przychodzi, przychodzi pacjent do lekarza, tutaj nagle się okazuje, że wychodzi, wychodzi z jakimś tam dokumentem, że nie nadaje się do, na prawo jazdy, czy, czy tam jakieś inne, że tak powiem, klasyczne podpierdo, le nie się, prawda? Zapytano mnie też, yy, czy osoba jednooczna nadaje się do policji, czyli witam od dziecka, widzę na lewe oko idealnie, czyli to oko, zaś na prawe przeczytam największe litery na tablicy u okulisty i widzę prawym okiem na 8 metrów. Czy to mnie wyklucza? No niestety policja ma tutaj troszeczkę inne zasady, troszeczkę yy, zasady takie yy, Trochę bardziej wymagające niż na kierowców obecnie, czy na wózki widłowe. Chyba chodzi o to, że policjant od czasu do czasu używa broni palnej, aczkolwiek wydaje mi się, że jak prawe oko jest widoczne, no to jakby sobie tam strzelał do kogoś niechcący, to i tak zamyka to oko lewe, prawda, natomiast Yy, głównym problemem jest chyba to, że yy, boją się, żeby nie utracił tego ja bo jak już utraci to jedno oko w czasie służby, to już i, i wypadek będzie związany ze służbą, to ten człowiek po prostu został okaleczony przez policję, prawda. Ale mam cichą nadzieję, że kiedyś to Zmienią. W każdym razie y, można się dostać, y, jeżeli rzeczywiście ta ostrość wzroku jest y, no nieznacznie zaburzona, ale z tego co tutaj widać to ten młody człowiek, kandydat na przyszłego policjanta no niestety na jedno oko nie widzi w ogóle. Także cześć Dawid Marszałek, jeżeli ktokolwiek z was ma jakieś zapytanie, nie tylko z tematów lotniczych, prawda, nie tylko z tematów mojego audytu certyfikacyjnego, który odbędzie się za parę dni, to serdecznie cię zapraszam tutaj na czata, prawda. Serdecznie zapraszam na czata, tam gdzieś chyba masz... Nigdy, nigdy nie wiem, prawda, czy to jest w tym kierunku, chyba w tym kierunku, tam możesz coś napisać. Ja z przyjemnością odpowiem oczywiście na tyle, ile mam w tym temacie wiedzy. Jeżeli jesteś zainteresowany yy, moją firmą, roboty, jest od wuja i trochę, naprawdę już czasami nie daję rady, pozatrudniałem ludzi, a i tak robimy no, na trzy etaty, prawda. W zasadzie powtarza się coroczny schemat, a mianowicie, że zaczyna się jakiś okres wakacji, i do wakacji po paru latach w, tych w końcu nie ma znaczy nie masz takiego zagrożenia covidowego chociaż mój znajomy zachorował akurat nie na wakacje o ciepłej pogody lekarze gdzieś tam wyjeżdżają wyjeżdżają tu wyjeżdżają tam wyjeżdżają na urlopy i rzucają zabawki i jak rzucają zabawki, to po prostu nikogo nie ma do yy, pracy. No i wtedy zaczyna się gorące poszukiwanie lekarza. Nie dziwią mi osoby, które jadą jakieś 100 km, czy więcej. Tylko po to, żeby skorzystać z usług medycznych mojej przychodni. Tutaj kolega Sławko Kat pytał mnie, czy czas na wodę. No też mam uprawnienia na marynarzy. Jest to osobna para Kaloszy. bo y, certyfikaty marynarskie, jest ich kilka. Y, w większości wystarcza tak zwany certyfikat międzynarodowy, czyli wystawiany na polskim druku druku polsko-angielskim, ale są jeszcze tam różne inne certyfikaty na linie amerykańskie, wycieczkowe, maltańskie, świadectwo duńskie, brytyjskie, norweskie. Także certyfikatów jak mrówków, prawda? Dawid Marszałek, chciałbym zapytać, zadać pytanie, jeśli można i niegdyś widziałem jeden z Pana filmów o osobach jednoocznych w kontekście prowadzenia motocykli. Czy mógłbym Pana prosić o informację, jak to wygląda? No jest duże prawdopodobieństwo, że jako osoba jednooczna spełniasz warunki do prowadzenia motocykla. Kiedyś było to nie do pomyślenia. Zawierali prawa jazdy Jak cię dorwali jako jednoocznego Przy jakiejś innej okazji W tej chwili się tak unormowało Czyli yy, widzisz na jedno oko, na drugie tam powiedzmy widzisz słabo Nosisz nawet okulary I, No i wolno Wolno jeździć Lekarz nie powinien robić problemów No jeżeli robi problemy to odwołałbym się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, żeby tam definitywnie rozwiązano sprawę lub poszukał innego lekarza, który bardziej zna przepisy. Joan, zabrano mi prawo jazdy na pół roku, minęło kolejne pół roku i nadal nie mam pisma ze skierowaniem od WOM do starostwa. Prawo jazdy aktywne. No tu jest zawsze dobre pytanie, czy... Hmm, czy to skierowanie doszło, yy, znaczy czy, czy nie zostało nie odebrane, prawda, czy faktycznie zostało odebrane, bo z, co Poczta Polska wyczynia, to już po prostu prawdopodobnie dlatego yy, wiałem. Yy, bardzo często wrzucają lub nawet nie wrzucają jakieś awizo. Zwracają to do Wydziału w Komunikacji, czyli Wydział Uważa to za dostarczone i ma w nosie, co będziesz robił. I teraz pytanie, ale mogła być sytuacja, że Wydział Komunikacji nic nie zrobił. I czy ruszać czy ruszać temat, prawda? Bo jeżeli ruszysz temat, to na pewno Teraz pytanie, czy to prawo jazdy zostało zabrane za alkohol, prawda? No właśnie, mówię, czy ruszyć temat i, i, i mieć badania gwarantowane, czy nie ruszać tematu. Nie wiem, nie wiem. Nie, nie mam tu prostej odpowiedzi. Mówię, są, trz, trz, tak jak powiedziałem, trzy wersje. Listonosz yy, dał awizo lub nie dał awizo i jakaś tam procedura idzie. Uważają to za dostarczone. Listonosz listonosz yy, nie dał awiza i też uważają za dostarczone lub Wydział Komunikacji w ogóle nie ruszył sprawy czy się wychylać poza szereg. Naprawdę nie wiem, kurde. Dawid Marszałek, jeszcze pozwolę doprecyzować, czy mówimy o pojazdach o pojemności do 125 cm, czy również o wyższych pojemnościach. W chwili obecnej nie ma znaczenia pojemność motocykla. Zarówno na kategorię AM, A1, A2, no i prawdziwą kategorię A obowiązuje ta sama norma wzroku, czyli pod pewnymi warunkami, tak jak tutaj powtarzam, pod pewnymi warunkami jazda Motocyklem jest dopuszczona u osoby jednoocznej, prawda? Ale nie twierdzę, że lekarz czegoś tam się dopatrzy i, no i się nie dopuści. Wtedy się warto odwołać. Łukasz Romek. Podobno kobiety są główną przyczyną siwienia mężczyzn. No, żartowałem oczywiście ale no, moją główną przyczyną jest pewnie mój PESEL, prawda? Już nie jestem jakimś y, młodzieńcem, jestem już starszym panem. No i co mam zrobić, prawda? Jakub Black. Badania, pierwsza klasa lotnicza, panel narkotykowy, co jeżeli dana osoba miała y, kontakt z THC? No niestety Zasady tutaj są bardzo rygorystyczne. No i jeżeli złapią cię na czymś takim, to masz dużą szansę, że żadnym lotnikiem nie zostaniesz. Poseidon. Dzień dobry, mam pytanie. Nie jestem pewien, czy mogę podjąć pracę kierowcy. kategorii B mam dopiero 3 miesięcy. Słyszałem, że jest wymagane co najmniej 8 miesięcy. Coś tam ma być wprowadzone, że prawo jazdy masz mieć chyba rok, czy dwa. Czy to weszło? Nie jestem, powiem szczerze, pewien. Ponieważ mówi się o tym od wielu lat, że no, taki świeżo upieczony kierowca wczoraj zrobił prawko, jutro tam siada na taksówkę, czy tam na kuriera jakiegoś, no z jednej strony się nauczy szybciej, ale z drugiej strony przynajmniej niektórzy stwarzają dość spore zagrożenie bezpieczeństwa. I nie jestem pewien w tej chwili. Nie jestem pewien jak te przepisy wyglądają. Tyle, że jak już to wprowadzą, to znając obecną władzę, to tam zbiorą się w nocy w 5 minut. W nocy czy w dzień w 5 minut uchwalą. Sejm przykle, przyklepie, senat nie przyklepie, z powrotem, przyklepią. I tak będzie. WAP czy jednooczny może zostać kierowcą ciężarówki? Pod pewnymi warunkami może zostać, a mianowicie warunek jest taki, że na jedno oko w okularach, w szkłach kolekcyjnych musi widzieć bardzo dobrze, na drugie oko musi widzieć tak zwane 01, prawda? Czyli na drugie oko musi widzieć Przynajmniej pierwszy rządek na samej górze. Ten największy rządek cyfr, liter, czy tam jakichś innych znaczków. No dobra. Słuchajcie kochani, na tym powoli będę kończył. Jeżeli masz jakieś pytanie, to jest ostatnia szansa, żeby coś tam na tym czacie napisać. Jeszcze raz, muszę się pochwalić, chwaliłem się już tym tematem wcześniej, ale audyt certyfikacyjny, że tak powiem, na tą klasę pierwszą, to dla mojej przychodni jest to duże wyróżnienie, dużo pracy. No i mam cichą nadzieję, że y oczywiście, żeby było jasne y Pozwolenie na badania pilotów pierwszej klasy będę miał tylko na tak zwane badania yy, kolejne. Badanie pierwsze to cały czas jest coś takiego, co się nazywa co się nazywa niestety yy, GOBL lub inne centrum medycyny lotniczej. Tutaj, na, na tą pierwszą klasę, to niestety badania wstępne są dosyć, dosyć, że tak powiem, surowe. prawda. Jeszcze raz tu samolot Emiratów. Widać, że trochę duży taki, prawda. Takim bykiem niestety pilot pierwszej klasy ma uprawnienia. Nawet nie wiem co to jest, czy to jest jakiś Airbus, czy to chyba Airbus, prawda? Ale niech się znawcy wypowiedzą. Także słuchajcie kochani, na tym kończę. 40 minut, przepraszam, 30 minut to jest akuratnie tyle, żeby nie zanudzić was na Śmierć. Jeżeli masz już oglądasz w powtórce, masz jeszcze coś ciekawego do powiedzenia, to zrób to w komentarzu do tego wideo. No i serdecznie Cię zapraszam do mojej skromnej firmy. Także trzymajcie się, cześć. Bye bye i do następnego razu.